Na tym stoisku w rynku kupiłem sobie grzańca wrocławskiego jagodowego bożonarodzeniowego Najpierw miałem gorącą czekoladę, ale potem jakoś niestety przyszła pora na grzaniec a cała, całe stoisko wygląda tak bardzo ładne jakaś taka szopka, czy coś w tym stylu Grzaniec z kubeczkiem pamiątkowym jedyne 21 zł Grzaniec jagodowy